Hadriana, czyli inaczej soczeńskiego Walną Hadriani, stantyczna fortyfikacja obronna rzymskiej prowincji Brytanii, znajdująca się na północy Anglii, w Fumberlandii Mur Hadriana wyznaczał granicę między rzymską prowincją Brytanii a niezdobytą nigdy na północy Kaledonią, zamieszkaną przez Miktów. Mur można na Pichotę, żeby całego go przebyć, byłoby to pewnym wyzwaniem, bo trzeba też trochę czasu, bo się udać To około 118 km. Mur wpisany jako dziedzictwo historyczne do UNESCO w 1987 roku. Oczywiście, mur rozciąga się na całą szerokość wyspy od wschodu do zachodu. Z takich ciekawostek, datowanych na rok 118 lub 119, tuż przed rozpoczęciem budowy muru, zacytuję tutaj, Pragnieniem Hateriana było zachowanie cesarstwa w stanie nienaruszonym, które zostało mu narzucone przez boskie instrukcje. Widać, że konstrukcja była sprawą prestiżową dla cesarza. Poczęła się w, tyż, w, przepraszam, w 122 roku naszej ery. No, za panowanie spowodanego cesarza, samą, może trochę o kwestiach funkcjonalnych, teraz samą morą, obronnej, Tam też inne funkcje, może do bramy, oraz drewno z do wysokości było to około 4 metrów natomiast szerokość parapetu na którym pełnili służby strażnicy było to od 2 do 3 metrów więc w sumie sporo no i również było tam wiele gaz do wieżyczek oprócz konstrukcji obronnej Stworzony, tak jak wspomniałem wcześniej, w celu kontroli przepływu ludności. Mur też doskonale służył do zatrzymania wypływu ludzi z prowincji rzymskiej. Ponieważ Rzymianie mieli kontrolę nad tym, kto, kto dzięki temu kto mógł wchodzić i wyjeżdżać z prowincji, mur był nieoceniony w, także w kontroli handlu czy też gospodarki też należy pamiętać o jeszcze jednym czynniku był to psychologiczny symbolicz, symboliczny aspekt istnienia takiego muru no, miejscowa ludność nie posiadała takich zdolności inżynieryjnych w tamtym czasie jak Rzymianie mowa tu o piktach no więc pełnił, pełnił rolę symboliczną także robił wrażenie na miejscowej ludności no i przez prawie trzy stulecia aż do końca rzymskich rządów w rzymskiej Brytanii do roku 410 Mur był świadectwem na potęgi, tak potęgi imperium w, tamtym, w tamtej odległej prowincji. Głównym celem muru była oczywiście fizyczna bariera. Miała ona spowolnić przekraczanie, wiadomo, wrogodostawionych najeźdźców z północy, którzy no, chcieli plądrować bogatsze, bogatszą prowincję rzymską na wyspie. Oczywiście też, że mur nie był ostatnią linią obrony na pewno też był punktem obserwacyjnym w ten sposób brzmianie mogli ostrzegać po prostu ludność wewnątrz o nadchodzącym ataku i też sama konstrukcja na pewno odstraszała przed atakiem również na pewno spowalniała siły wroga dawało to oczywiście czas na przybycie ewentualnych posiłków z fortów Również pogląd ten jest wspierany przez inny środek obronny, który właśnie znajdował się w okolicy muru. Był on na nasypie lub płaskiej powierzchni tuż przed murem. Znajdowały się tam doły lub dziury, w których trzymano gałęzie lub małe pnie drzew zaplątane w bardzo ostre gałęzie. Użycie takich cierni czy zaostrzonych kołków było wyraźnym środkiem e, przeciwpiechotnym i można je było traktować jako rzymski odpowiednik współczesnego drutu kolczastego. Po zakończeniu budowy istnieją pewne dowody na to, że mur został pokryty tękiem. Następnie pobielony, no jest to ciekawe, ponieważ jego błyszcząca powierzchnia odbijałaby doskonale światło słoneczne, byłaby widoczna z dala no, w odległości na odległości na wiele kilometrów, później będą zdjęcia, więc można będzie zobaczyć jak naprawdę majestatycznie to wszystko wyglądało, no i miał też efekt użyteczny, użyteczny użyteczności dobrej. Hadrian, Sam Hadrian zakończył politykę rozszerzania imperium prowadzoną przez swojego poprzednika Trajana i zamiast tego skupił się na obronie oczywiście obecnych granic imperium, podobnie właśnie tutaj w Wielkiej, współcześnie Brytanii, a wtedy Rzymskiej Brytanii. Sam Hadrian podobnie jak Augustus wierzył w wykorzystanie naturalnych granic takich jak rzeki, na przykład w Europie były to czy też w Azji, no w bliższym wschodzie był to Eufrat, no w Europie Ren oraz Dunaj. No Brytania nie posiadała jednak żadnych takich naturalnych granic, no więc powstał zamysł zbudowania muru, który miał oddzielić, wyraźnie oddzielić. Północ, północną część wyspy od, od reszty, która już była kontrolowana w znacznym stopniu. co już północna w zasadzie nigdy. No i wraz z rozpoczęciem budowy w 122 roku na całej długości muru zbudowano też e, forty, w których stacjonowało około 600 ludzi oraz tak zwane... Zamki milowe z angielskiego, jak to milika, są w naszym języku nazwijmy to zamkami milowymi. Były to jakby małe ośrodki militarne, bardzo małe, mieściły od 12 do 20 ludzi, tylko takie jakby, powiedzmy, strasznice. Zbudowanie samego muru, czy też większej jego części, zajęło około 6 lat. A, prace wykonały trzy rzymskie legiony, łącznie było to około 15 tysięcy żołnierzy. Co ciekawe, legioniści nie stacjonowali na, na murze Hadriana, pełniły tam służbę jednostki pomocnicze oraz kawaleria. Podczas budowy same e, plany uległy zmianie, zmniejszyła się szerokość e, konstrukcji muru Mur pierwotnie miał być zbudowany pomiędzy dzisiejszym Newcastle, czyli tam gdzie ja zacząłem wizytę i Bones o szerokości o szerokość 10 rzymskich stóp oczywiście cały z kamienia chociaż na początku tylko 3 piąte muru zostało właśnie zbudowane z kamienia a pozostała część muru na zachodzie powstała z, z wcześniej wspomnianych przeze mnie darni no ale oczywiście z biegiem czasu zastąpiono ją kamieniem wiązało się to prawdopodobnie na początku z brakiem zasobów do wykorzystania podczas budowy na południe od muru znajduje się głęboka na 3 metry konstrukcja przypominająca rów z dwoma równoległymi końcami biegnącymi od niego na północ oraz południe znana po prostu jako Wallum Wallum i mur biegną mniej więcej równolegle przez prawie całą długość muru z wyjątkiem dwóch fortów na wschodnim krańcu budowli gdzie Wallum mógł być po prostu uważany za zbyteczny ze względu na bliskość, bliskość rzeki Tyne na północnym brzegu, której kończył się lub zaczynał właśnie mur W rejonie Bones ściana była pierwotnie zbudowana <śmiech> oraz kolejne powiem z, darni, no, z powodu właśnie braku wapienia do produkcji zaprawy Kolejno mur torfowy został wzburzony i zastąpiono od nowa murem kamiennym. W zasadzie miało to miejsce w dwóch etapach. pierwsze właśnie zapanowania Hadriana, a druga po ponownym zajęciu muru Hadriana, a po opuszczeniu muru Antoniusza, który znajdował się 160 km na północ od, od tutaj muru Hadriana. No i może, mogę jeszcze dodać, że linia nowego kamiennego muru biegnie raczej nie na miejscu darniowego, ale wzdłuż muru darniowego. Uważa się też, że po zbudowaniu i przy pełnej obsadzie na wale Hadriana stacjonowało prawie 10 tysięcy żołnierzy, no więc była to dość spora liczba jak na tamte um, czasy. No i oczywiście nie byli to ludzie werbowani Lo z loka lokalnie z lokalnych terenów, lecz byli to właśnie sprowadzani z innych części imperium, z, z innych prowincji, no. Do nich obowiązków oczywista sprawa <coughs> należała obrona granic, kiedy tymczasem wojska, znajdujące się właśnie we wcześniej wspomnianych zapkach milowych, czy tych wieżyczkach, miały za zadanie no, bardziej taką kontrolę. W latach po śmierci Hadriana w roku 138 nowy cesarz Antoniusz Pius pozostawił, pozostawił mur w roli wsparcia. Generalnie można powiedzieć, że nawet go porzucił. Rozpoczął budowę nowego muru o nazwie właśnie historycznej tutaj Antoniusza, o której wspomniałem troszkę wcześniej. Antoniusz ee, Wspomniany Antoniusz nie był w stanie podbić północnych plemion piktów, więc kiedy kolejny cesarz, Marek już wstąpił na tron, porzucił on z kolei mur Antoniusza no i ponownie zajął mur Hadriana. Ustanowił ją jako główną barierę prowincji imperium na północy w roku 164. Kolejno w latach 208-211 Następny z cesarzy, Septimus Sever, ruszył ponownie na północ zamiarem podbicia Korypanii. I ponownie tymczasowo zajął mur Antoniusza. Jednak kampania nie przyniosła jakichś decydujących rozstrzygnięć. No i ponownie Rzymianie wrócili na mur Hadriana. To jest generalnie tyle, jeśli chodzi o jakieś tutaj generalne wiadomości, o których chciałem troszkę opowiedzieć. Jako Prowadzenie jakieś historyczne i tak dalej. Mur jest cały czas, ja tam byłem 15, 15 około 15 lat temu, no zrobił na mnie spore wrażenie. No, Widziłem Forty, o czym będzie trochę później w zdjęciach. Bejzaże są świetne, więc myślę, że ktoś może polecam wycieczkę w tamte rejony. Zatem tym jest tam Park Narodowy, Northumberlandia, o ile dobrze kojarzę nadal, więc więc warto zobaczyć też. Chciałem jeszcze tutaj pokazać opracowanie, które kupiłem na miejscu w jednym z muzeów. Cena nie była zbyt wygórowana. Jest to 4 funty, jak widzimy tutaj na dole nawet całe. Trochę pokażę. No opracowanie jest fajne, dużo można się dowiedzieć. Jeśli znamy troszeczkę angielski w stopniu, prawda, komunikatywnym, no to dowiemy się dużo, dużo informacji tutaj z tego. Bardzo fajnie rozkładane tutaj, tak, proszę bardzo. Świetna, świetna, świetna, świetna książeczka. Proszę, można sobie zobaczyć, pokrótce. No, jest tego troszeczkę. No, ja tutaj robiłem też podobne, podobne zdjęcia. Tak, proszę bardzo. Jeszcze raz ciekawe, co teraz tam mają w tym momencie. Ok, teraz, może, w dalszej części filmiku będzie mapka, którą też tam kupiłem. Przedstawiająca sama mur, no i miejsca, które udało mi się w ciągu tam paru dni odwiedzić. Także. Także dzięki i zapraszam do oglądania. Wspomniana mapa. Jeśli się wpatrzymy, zaznaczone są tutaj różne forty. Ja, które zwiedziłem. Najbardziej godne uwagi to Halstead, Chesters i South Shields właśnie. W Newcastle, czyli Arbeia, Cilurnum i Ver Vercovitium. Zapraszam na zdjęcia. Różne znaleziska z muzeum. Tutaj będzie ciekawa historia człowieka o imieniu Barates, który kupił niewolnicę z lokalnego plemienia, a następnie uwolnił ją. Ona wyszła za niego za mąż, no a po śmierci udekorował nagrobkiem wystawnym w stylu wschodnim, palmerskim. Tutaj kolejny nagrobek, widzimy kawalerzystę, który miał własnego niewolnika. Tablica upamiętniająca zaopatrzenie fortu w świeżą wodę za pomocą akweduktu. Prama, ruiny. Pretorium, gdzie trzymane były pieniądze dla żołnierzy. Latryna. Ruiny baraków podali poddali widać zrekonstruowaną bramę z Piaskowca. Tutaj droga, szczątki drogi i brama druga. Baraki. Na następnym zdjęciu kanał irygujący na środku ulicy przed dziedzińcem. Po lewej był dziedziniec, natomiast tutaj są baraki, przerobione też na stajnie, a kawalerii. Brama wejściowa do fortu, z jednej strony widoczny jest akwedukt. Kolejna brama. Kolejna lepiej zachowana. Pretorium dom dowódcy. Hypokaust w domu dowódcy. Wcześniejsza struktura widoczna na tle nowszych dobudówek. Łaźnia w domu oficera, dziedziniec, będzie widoczna przestrzeń przed domem oficerskim. Łaźnia, nisze ładnie widoczne tutaj, dobrze zachowane. Pomieszczenie na boiler. Łaźnia też dosyć dobrze zachowana, widać wyraźne podstawowe struktury budynku. Jest tu także muzeum, w którym różne znaleziska znajdują się i można to odwiedzić także. Po drugiej stronie był także most na, widoczny na jednym ze zdjęć nad rzeką Tain w murze Adriana. To jest otoczenie wokół fortu. Będzie to pokazane z zachodniej i wschodniej strony. Tutaj, jak widzimy, widoki są naprawdę piękne, nawet współcześnie rozciągają się wspaniałe krajobrazy. To jezioro jest widoczne. Klify. Przestrzeń, jak widać, jest ogromna, więc obserwacje w tamtych czasach na murze dla żołnierzy Wspaniałe, wspaniałe. Ogromne przestrzenie Northumberlandii. Tutaj widać jak resztki muru zostały użyte do, na niektórych zdjęciach do współczesnych zagród przez miejscową ludność. Przykład. Tutaj przykład wieżyczki fortu już, droga militarna, o której będzie później, w, innym, w innej części może. Fragmenty magazynu, tutaj widoczne są kamienne filary, na tych filarach były deski, no dawało to dobrą cyrkulację. Latryna, tu na zewnątrz latryna, Po środku tam miejsce do mycia rąk, prawda? Tu rzut na budynki na zewnątrz fortu, brama, baraki. Ponownie jesteśmy na zewnątrz. Fragment muru fortu. Widać jego solidność. Chociaż niewiele zostało do tej pory. No i tutaj znowu będzie bardzo efektownie. Za chwileczkę. Jeszcze ponownie mur. Mili kasle w oddali. Widok prawie całościowy na pozostałości fortu. No i chyba teraz najbardziej charakterystyczne fragmenty na zachód. To jest właśnie dość klasyczne na folderach reklamowych często można właśnie to ujęcie zobaczyć mur się jak wąż Teraz będą same zdecydowanie piękne widoki. Oddaliłem się trochę od Fortu. No jest co podziwiać. Północna Anglia ma klimat swój. To też trzeba przyznać. i z samochodu i bardzo solidne pozostałości po murze właśnie tutaj pod sam koniec ostatnie zdjęcie to brama parzących stopek co ciekawe były tam dwa wejścia zewnętrzne i wewnętrzne baraki bardzo dobrze można było w ten sposób kontrolować przepływ ludności Przeszczymy okolice Hausteac Fortu Hausteac, Nadal niezłe widoki jeszcze. I będziemy się kierować w kierunku Walton Crux. Jesteśmy na Walton Crux. widzimy tutaj niezłe klify w pewnym sensie urwiska, naturalna zapora bez potrzeby powstawania muru, ale oczywiście powstał Walton Crux zawiera najbardziej widowiskową część muru Adriana solidne, bardzo wyraźne podstawy widoczne są tutaj w tym miejscu niestety pogoda się pogorszyła Angielska pogoda dała o sobie znać. Zachmurzyło się, padał deszcz. Najlepiej tutaj zachowane części muru, wieżyczka. Wracając do najlepiej zachowanych części fragmentów muru. Są one gdzieś na wysokość metr, troszkę więcej, półtora metra. Bardzo dobry zarys jest tutaj widoczny tego muru. Była to kiedyś potężna konstrukcja. Regioniści w trakcie budowy wykorzystali naturalne zasoby tego miejsca i wkomponowali też niejako część budulca w sam mur. Przykład tego właśnie. Wijący się wąż muru, ponownie. Świetne, widoczne, świetnie widoczne pozostałości. I oczywiście zaczą, zaczęła trawa porastać na, na, na samym murze także, więc to tak to wygląda niestety. Przy okazji widać, jak wiatr bardzo mocno wiał. Ta trawa się tutaj poddaje ruchowi powietrza. No, relaksacyjne, świetne miejsce. Do zobaczenia. Pod sam koniec będzie Castle Z dość dobrze zachowanym filarem wejściowym bramy. Do współczesności. Dzisiaj nie, nieco chłodnie inna scenaria. Ale chciałem opowiedzieć trochę więcej właśnie o kolejnej sali zdjęcia Burakum. Burakum było fortem, a później miastem w rzymskiej prowincji Brytanii. W czasach swojej świetności było to największe miasto w północnej Brytanii i też stanowiło jego stolicę prowincji. Miejsce to pozostało zajęte nawet po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. No i ostatecznie rozwinęło się dzisiejsze miasto York. W północnej Anglii, w Yorkshire. W Eburaku zmarło dwóch cesarzy rzymskich: Septimus Sever w 211 roku naszej ery, oczywiście, i Konstancjusz Chlorus w 306 roku naszej ery. Nazwa Eburaum pochodzi prawdopodobnie od brytyjskiego słowa Eburakon, co oznacza miejsce cisu. Rejon e podczas inwazji pierwszej Rzymian zasiedlało premię brigantów przychylnie nastawione do Rzymian no ale kiedy przywództwo brygantyjskie zmieniło się stając się bardziej wrogie Szymowi, rzymski generał Crealis e, poprowadził właśnie 9 Legion na północ no i założył w 71 roku naszej, naszej ery początek Początek właśnie osady. Twierdza została wybudowana na płaskim terenie nad rzeką Owls. W pobliżu jej skrzyżowania Sinons rzek o nazwie Fos, W tym samym roku Kryalis został mianowany właśnie gubernatorem Brytanii. Legion liczył około 5,5 tysiąca ludzi i zapewniał nowe możliwości handlowe prawda, od początku dla przedsiębiorstw miejscowej ludności, która na pewno przybyła właśnie do Eburacum z czasem, no aby korzystać z nowych możliwości. Potem w rezultacie tego wokół twierdzy wyrosło stałe osadnictwo cywilne, zwłaszcza po jego południową wschodniej stronie. Cywile osiedli się również po przeciwnej stronie Els, początkowo wzdłuż głównej drogi z Eburacum na południowy zachód. Pod koniec II wieku wzrost znacznie przyspieszył osady. Wytyczono ulice, wzniesiono budynki nowe, użyteczności publicznej, powstały nowe domy, właśnie nad rzeką, no, rozbudowała się znacznie osada. Układ twierdzy był również zgodny ze standardem, ze standardem dla twierdz legionowych, z drewnianymi budynkami wewnątrz kwadratowej granicy obronnej. Mocnienia pierwotne, składające się po prostu z, z drzewa, zostały zbudowane przez 9 Legion właśnie między 1971 a 1974 rokiem. wstępnie zastąpiono je glinianym kopcem z frontem z darni na dębowym fundamencie drzewnym, no a ostatecznie dobudowano drewniane blanki, które końcowo zastąpiono wabiennymi murami oraz basztami. Oryginalny drewniany obóz został odnowiony kolejno przez Agricole w 1981 roku, zanim został całkowicie przebudowany w kamień między 107 a 108 rokiem. Twierdza została obsadzona wkrótce potem przez 6. Legion. Prawdopodobnie stało się to w roku 118, czyli jak wspomniałem. Wcześniej w roku kiedy zapadła decyzja o budowie muru mu, Hadriana no i w, oczywiście Hadrian przebywał w tamtym czasie także w Borakum umieścił tam wszystki legion. Cesarz Severus kolejno odwiedził twierdzę w roku 208 i uczynił z niego swoją bazę do prowadzenia kampanii w Kaledonii, czyli prawda, w dzisiejszej Szkocji. Mur w tym czasie został prawdopodobnie zrekonstruowany podczas jego pobytu. Twór cesarski miał e, siedzibę w Jorku w tamtym czasie co najmniej do roku 211, kiedy Severus zmarł, no, a jego nie zostali jego synowie Karkala i Geta, którym towarzyszy dość mroczna historia, ale o tym może nie teraz. W każdym razie Severus został skremowany w buraku wkrótce po swojej śmierci. W późnym III wieku zachodnie imperium doświadczyło zawirowień sporych politycznych oraz gospodarczych. Brytania przez pewien czas oderwała się od Rzymu, razem z Galią była rządzona przez uzurpatorów i właśnie po pokonaniu ostatniego z nich cesarz Konstancjusz I przybył do Eburaku i w roku 306 stał się drugim cesarzem, który tam właśnie zmarł. No, jego syn Konstantyn został natychmiast ogłoszony następcą przez wojska stacjonujące w Eburaku. No i mowa tutaj oczywiście o znanym Konstantynie Wielkim, który, któremu zajęło 18 lat, by stać się jednym władcą całego Imperium Romanu. Ale pomimo tego zawą mm, pewne zainteresowanie wciąż Eburaku. A rekonstrukcja właśnie południowo-zachodniego frontu twierdzy z wielobocznymi, frontowymi wieżami i dwiema wielkimi narożnymi wieżyczkami, z których jedna właśnie, która jest przedstawiona na zdjęciu, później podczas filmiku bardzo dobrze uwidoczniona, no przetrwała do dzisiejszych czasów, no i jest to prawdopodobnie jego zasługa, więc fajne, fajne dziedzictwo historyczne. No należy dodać też, że w kolonii podczas panowania Konstantyna no, nastały czasy dużego dobrobytu. Kolejne dla Rzymian Eburakum było główną bazą, głównie bazą wojskową na północy Brytanii, a po trzecim wiecznym podziale prowincji stała się stolicą północnej Brytanii Brytanii Inferior. Wspomnę jeszcze tylko, że do 237 roku Eburakum stało się kolonią czyli dostał najwyższy status prawny, jakim rzymskie miasto mogło osiągnąć. No i jedno, było to zaledwie jedno, jedno z czterech w całej Brytanii, więc było to ważny ośrodek na wyspach. Ten znak cesarskiej przychylności był prawdopodobnie też uznaniem burakom za największe miasto, no i stolicy, jej samej stolicy prowincjonalnej. Mniej więcej w tym samym czasie Boracumo stało się samorządne, z radą złożoną z bogatych mieszkańców, w tym kupców i weteranów. Jeszcze wrócę trochę tutaj, w 296 roku Brytania Inferior została podzielona na dwie prowincje o równym właśnie statusie, no a Boracumo stało się prowincją Brytanii Sekunda. Yy. Jako ruchliwy port i stolicja prowincji właśnie było to kosmopolityczne miejsce, miasto no, z mieszkańcami, jak się dobnie miała, z całego, dosłownie imperium. Naleziono też szereg dowodów rzymskich wierzeń religijnych wśród mieszkańców Eburaku, w tym ołtarze Marsa, Herkulesa, Jowiszy, Jowisza oraz Fortunę. Pod względem odniesień najpopularniejszymi bóstwami były Duchowa reprezentacja Eburakum i bogini matki. Istnieją również dowody na istnienie bóz lokalnych oraz regionalnych. Dowody wskazujące na kult wschodnich bus znaleziono też podczas wykopalisk właśnie w Jorku. Na przykład znaleziono dowody kultu Mitry, który był popularny zwłaszcza wśród wojskowych, w tym rzeźbę przedstawiającą właśnie Mitrę zabijającego byka i dedykację dla armii. Ari Maniusza, czyli boga zła w tradycji Mitry. Innym przykładem jest poświęcenie świątyni Serapisowi, hellenistyczno egipskiemu bóstwu przez dowódcę właśnie VI Legionu, więc ciekawe są to rzeczy. Inne też znane bóstwa właśnie za Burakum to Tetyda, Veteris, Venus, Silvanus, Tautatis, Knoubis, no i cesarski Numen. W koniec końców istniała również wspólnota chrześcijańska, chociaż nie wiadomo kiedy powstała po raz pierwszy, a pod względem archeologicznym praktycznie nie ma o niej żadnych zapisów. Pierwszym dowodem istnienia tej wspólnoty jest dokument odnotowujący obecność biskupa Eboriusza z Eburacum na soborze w Arles. Stolica biskupia Eborakum nazywała się po łacinie, po łacinie ebora Kensis. A Biskupi ze stolicy uczestniczyli również w pierwszym Soborze Nicejskim w 325 roku, Soborze w Sernika i również Soborze w Arminium. Nazwa zachowała się w skróconej formie Ebor jako oficjalne imię arcybiskupa Yorku. Generalnie to chyba tyle, no, zapraszam po prostu, jeśli ktoś jest zainteresowany do dalszej części, na oglądanie zdjęć. Po, po troszkę przybliżyłem historię samego Eburakum. Niestety nie zaopatrzyłem się podczas wizyty w żadne opracowanie, tak jak w przypadku mur, muru Hadriana wcześniej, no ale myślę, że będzie to też interesujące i, no i dzięki wielkie. Ściana baraku. Forteca Eburakum była dosyć dużym miejscem stacjonowania Rzymian w północnej Anglii oczywiście. Widać to potężne to pozostałości właśnie po barakach. Tutaj zasypany fragment ściany były potężne zdjęcie współczesne, prowadzące do właśnie owej ulicy, którą tu widzimy, która jest zachowana w podziemiach pod katedrą. Niesamowite, iż do naszych czasów się to zachowało. I tablica, spękana tablica z inskrypcją rzymską. Fragmenty tutaj będą zdobień naściennych, które udało się w jakimś sensie pokazać tutaj zwiedzającym. Kolejne fragmenty muru, fortecy, bardzo to było solidne. Jesteśmy na zewnątrz, w zasadzie tutaj rzymskie pozostałości ograniczają się do podstawy muru fortecy, bo już dalsza nadbudówka jest z czasów późniejszych, saksońskich. No ale oczywiście jak to mamy przykład ogólnie w Brytanii, no późniejsze osadnictwo wykorzystywało rzymskie pozostałości, no widać to na zdjęciach, wyraźnie można oddzielić, jeśli się dobrze człowiek w nie wpatrzy, co jest poprzedniej epoki, rzymskiej epoki, a co już było później nad budówką, Żeby tutaj. To daje wyobrażenie, jest to tylko fragment rogu fortecy, jak duża, duża była ta forteca w czasach rzymskich. Podnik Konstantyna. Wiąże się z tym oczywiście historia samego Konstantyna, który odwołał się tutaj imperatorem i wyruszył później do Rzymu, gdzie w konsekwencji został tym imperatorem. W każdym razie to była jego siedziba. Tutaj pozostałości połaźni. Resztki kolumn rzymskich. Tutaj jest rzut, gdzie jestem na, właśnie na wspomnianej katedrze i patrzę w dół, no jednak to była monumentalna kiedyś budowla, no tutaj właśnie jest fragment ocalałej jednej z takich kolumn, no zdjęcie na tle przechodzącej kobiety daje nam tu wyobrażenie jak potężne to było prawie 2000 lat temu, opis właśnie. Wspomnianej kolumny, która się tu przewija na slajdach, kanał, gdzie do tej pory woda płynie obok ulicy, no niesamowite to jest, tak, fragment muru, no niesamowite. Teraz będzie ostatni dział o wieżach na wybrzeżu Yorkshire, pierwsza z nich stacja Philei, była to rzymska stacja ostrzegawcza, datowana na późny IV wiek naszej ery. Erozja osunęła około 2 trzecie z całości stacji, ale w czasie gdy ona funkcjonowała, przylądek miał 200, o 200 metrów szerokości i więcej. Linia brzegowa sięgała dużo dalej, właśnie w głąb morza, niż dzisiaj. Stacja znajduje się obecnie na bardzo wąskim przesmyku lądu. Odkryto ją w 1857 roku podczas osunięcia się klifu do morza. Okej, okay, stacja Filey jest najbardziej wysuniętą na południe z całej grupy pięciu stacji które znajdują się właśnie między tym miejscem a Handcliff blisko Osaltbar no właśnie nazwy które wymieniam są na późniejszym zdjęciu tutaj opisane, zaznaczone. Mogą też nam znajdować się inne stacje, które po prostu o morze lub wciąż czekają na odkrycie nieodkryte. Stacje wybudowane były pod koniec rzymskiej okupacji Brytanii i były odpowiedzią na zagrożenie ponownie ze strony piktów z Kaledonii, gdzieś Szkocji. Odkrycie dwóch willi w okolicy właśnie Scarborough i Bridlington pokazuje, że region ten dobrze prosperował no i właśnie wymagał pewnego rodzaju ochrony. Stacja składała się z wieży, wysokość około 20 metrów, stała w centrum właśnie małego dziedzińca, otoczona właśnie murem. Był też rów i niski wał na zewnątrz. Właśnie tutaj, na, później na zdjęciu są te cztery bloki zwierzy które zostały odnalezione. tam, że każdy z nich miał gniazdo do podtrzymywania pionowych belek. Wracając do samej wieży, ze szczytu wieży można było obserwować duży obszar właśnie morza. No i zawiadamacie o zbliżeniu się Rogana na jeźdźcy. Co do samej stacji Filej, została ona prawdopodobnie zburzona w średniowieczu. No i właśnie niektóre kamienie zostały użyte do konstrukcji pobliskiego kościoła Filej. No tak właśnie się to przeważnie kończy, jeśli chodzi o, o antyczne budulce, że tak powiem dziwnie. Teraz może jeszcze o drugiej stacji w Skarbola Powstała ponad 1600 lat temu, w podobnym czasie oczywiście jak ta w Też prawdopodobnie kwadratowy kształt, mur otoczona murem, oczywiście rowem i tak dalej. Dokładne przeznaczenie stacji nie jest do końca znane, ale powiedzmy, że ogień mógł być tam rozpalany na szczycie takiej stacji czy wieży Jakoś też światło nawigacyjne dla statków przybrzeżnych. Też yy, była jedną, prawdopodobnie z wielu w całym łańcuchu wieży obserwacyjnych. No i mo można było w ten sposób sygnalizować, posłać wiadomość w górę, czy tam w dół wybrzeża, alarmować jednostki militarne, obronne, wojsko, tak. Też pewną alter alternatywą mogło być, mogło być lokalnie, by ostrzeć osadników, prawda. O zbliżającym się najeździe. Zbudowana była ona z myślą, by umocnić, by umocnić właśnie obronę Brytanii pomasowej, masowej barbarzyńskiej inwazji w 367 roku, właśnie naszej ery. A generalnie jej powstanie przypisuje się Magnusowi Maximusowi, który proklamował się imperatorem i rządził Brytanią między właśnie 383 rokiem a 388. Sama stacja w Skarbola zajmowała dobrą pozycję z widokiem na ląd, wybrzeże w górę, w dół oraz morze. Oryginalnie nie była tak nisko, oczywiście klifu, lecz przez prawda, 1600 lat może po prostu pochłonęło część klifu. Fajnie i dzięki za, za uwagę. Pierwsza z wieży w Skarbola w oddali widzimy zamek, prawdopodobnie Kamień z wieży rzymskiej został użyty do jego budowy. Bały, piękny widok na klify i morze północne. Ponownie widok na zamek. I druga wieża w pobliskim filej, niedaleko skarbora. Tutaj nazwy miejscowości znajdujących się w pobliżu. Filej wraz z odległościami do nich. I na ostatnich slajdach będą cztery kamienne filary z otworami w środku. Prawdopodobnie otwory te służyły do umieszczania były tam umieszczone drewniane belki. Owe filary podstawy filaru przed hotelem Filej. Został umieszczony publicznego widoku odwiedzających. Troszkę historii. Murch Antoniusza, znany pod łacińską nazwą Valum Antonini, był fortyfikacją darniową, opartą na kamiennych fundamentach zbudowaną przez Rzymian w poprzek dzisiejszego centralnego pasja, pas, pasa Szkocji. Powstał około 20 lat po murze Hadriana. No i intencjonalnie miał go zastąpić. Co do długości to było to około 63 km Wysokość metr niższy niż poprzednik mur Hadriana. jest za to szerszy na 5 metrów. Również bezpieczeństwo wzmacniał głęboki rów po stronie północnej, no a na szczycie wału ziemnego muru Antoniusza znajdowała się drewniana palisada. Ruiny są mniej widoczne niż w przypadku muru Hadriana, a to dlatego, że sama murawa właśnie i drewniana ściana w dużej mierze po prostu z biegiem wieków zwietrzały. Budowa rozpoczęła się w 142 roku naszej ery na rozkaz wspomnianego cesarza Antoniusza Piusa, trwała około 12 lat, mur zawierał 16 większych fortów, no i również były też mniejsze forty między nimi, ruch wojska odbywał się podobnie jak w przypadku muru na, niżej na południu nad drogą wojskową, Szybko został opuszczony natomiast mur, yy, zaledwie po 8 latach, a garnizony same wróciły na, na bardziej stabilny mur Hadriana. No i większość murów oraz znajdujących się tam fortyfikacji została zniszczona. Czas zatarł niemalże wszystko, ale niektóre pozostałości są widoczne, które utrwaliłem właśnie i będą w późniejszej części materiału sama samura Antoniusza był prostszą fortyfikacją niż mur Hadriana nie posiadał dodatkowego systemu rowów na południu jak to, miało, jak, to ma, jak to jest w przypadku Hadriana kamienne fundamenty i ściany skrzydeł jednak oryginalnych fortów na murze Antoniusza świadczą o zamiarze iż pierwotny plan jednak zakładał budowę kamiennego muru no ale z jakichś powodów po prostu stało to porzucone Najlepszym fragmentem, pozostałością po forcie jest Rock Castle. No i będzie to w dalszej części materiału oczywiście Mur został opuszczony bardzo szybko jak wspomniałem Wcześniej, ledwie 8 lat po ukończeniu w 162 roku naszej ery, kiedy to garnizony wycofały się na, niżej na mur na południu. Ale z czasem mogłoby się wydać, że osiągnięto jakieś porozumienie właśnie w tej, tej części Kaledonii. Prawdopodobnie udało się utworzyć jakieś państwo buforowe. Nawet była nazwa na to rzymska znana jaka Stara Północ. Natomiast po serii ataków w 197 roku, jako że Piktowie byli oczywiście wrogo nastawieni, niespokojni, nie tolerowali jednak tych przemian Septimus Sever przybył do Szkocji i rozpoczął kampanię w roku 208 właśnie przeciwko Kaldyńczykom Natomiast jednak nie przyniosło na jakiegoś definitywnego rozstrzygnięcia poza głęboką penetracją tam północnej Szkocji i w zasadzie to chyba tyle jeśli chodzi o obecność rzymską właśnie w Kaledonii, dzisiejszej Szkocji też nie ma żadnych materiałów podczas właśnie inwazji Severa jakoby mur Antoniusza został jakoś specjalnie ponownie ufortyfikowany, restaurowany, wzmacniany Jeszcze z takich może ciekawostek dotyczących Antoniusza, Mur Antoniusza Tonickiego. W 2008 roku został jednak wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako ważny monument historyczny No i to jest chyba ostatni mój materiał w związku właśnie z prowincjami północnymi w Brytanii Jeśli się spodobało no to proszę dać jakiś znak, nie wiem, lajka like, um, Prawda. No, mam nadzieję, że będzie jakieś pozytywne przyjęcie Zdaję sobie tutaj sprawę, że materiał jest ba bardzo amatorski Też dosyć... zdjęcia były robione i filmiki dosyć dawno około 15-16 lat temu podczas mojego pobytu właśnie w Brytanii No, Mam nadzieję, że ktoś to oglądnie i dowie się czegoś ciekawego w związku z historią tamtych regionów Także super, dziękuję za uwagę, dzięki Tutaj jesteśmy na cmentarzu koło Glasgow znajduje się tu sekcja fundamentów muru Antoniusza szerokość około 5 metrów na innym ze zdjęć widzimy jak przecina go kanał Góra była wysoka na około 3-4 metry zbudowana właściwie ze zdarni, z ziemi jedynie szkielet Konstrukcji był drewniany, zwrócony frontem naprzód. Na kilku kolejnych zdjęciach będzie druga sekcja fundamentu. Na dalszych zdjęciach z kolei chciałbym przejść do znajdującej się właśnie oraz latryny. Jest to miejsce jest oddalone około 1 km od cmentarza ściany łaźni wykonane były z drewna oraz kamienia wytękowane, były w środku oraz na zewnątrz. Wewnątrz znajdowała się specjalna ochrona przeciw wodzie wykonana z zaprawy morarskiej, użyto również dachówek grunto, gru, gruntowych. Niektóre okna były wyglazurowane, strom był drewniany, podłoga z kamienia. Tam gdzie właśnie były ciepłe pomieszczenia Podłoga wzniesiona była na ściankach lub w specjalnych piralach by umożliwić ciepłemu powietrzu właściwą celulację. Również ściany w cieplejszych pomieszczeniach łaźni posiadały otwory w celu ogrzewania. No i mamy jeszcze fragmenty wspomnianej przeze mnie latryny. Może coś więcej jeszcze o samych ruinach, odkryto je w 1973 roku, niektóre oryginalne ściany i podłoga zaprawa przetrwały, ale ekspozycja na, na, na światło dzienne, prawda, wydobyta z ziemi szybko stała się przyczyną ich rozkładu, w chłodnych pomieszczeniach łaźni podłoga została zastąpiona współczesną, co widać na zdjęciach, z kolei w innych miejscach, gdzie było to konieczne także użyto współczesnej, no a beton tutaj użyty był w celu zaznaczenia pozycji brakujących części łaźni, no i to w zasadzie tyle tutaj. No tutaj w Kaledonii w Szkocji no nie odnajdziemy tak, tak widowiskowych ruin jak właśnie na północy Anglii w murze Hadriana no ale też są pozostałości widać tutaj na zdjęciach wyraźnie tutaj widzimy kanał no był to kompleks też jakiś mniejszy rzymski przez pewien okres czasu to właśnie ta podłoga o której wspominałem dać wyraźnie Znak Castle, czyli fort bardzo małych rozmiarów, około pół akra grodzony parą dołów i zamkowym wałem Kohorta z północnej Francji pełniła tutaj służbę, z kolei teraz znajdujemy się już na właściwym murze Antoniusza, zamkowy wał i dół. Równolegle tutaj w lesie łatwo można rozpoznać wojskową drogę, sam dół był tak nieznaczny, iż zaniechano jego dalszej eksploracji. Dodatkowo na końcu lasu w przyległym polu znajdował się mały rzymski fort, niewidoczny współcześnie, również droga wojskowa Obecnie jest teraz pod zarośniętym wałem. Sama jej szerokość to 7 metrów. Oczywiście powierzchnia miała wybrukowaną kamieniami. No i przejdziemy jeszcze teraz do najciekawszej części. Ta sekcja muru jest najlepiej zachowana na całej linii muru Antoniusza. Ziemiany mur. Teraz trawiasto, oczywiście kopiec. No super jest tutaj widoczny. No i w dalszej części będą już moje filmiki, jak spaceruję tutaj właśnie pośród najlepiej zachowanych części muru Antoniusza w ówczesnej Kaledonii, a teraz Szkocji. Pogoda nie dopisała bardzo biało, jak zobaczycie Państwo. от System rzymskim dołów składał się z 10 rzędów, po 20 dołów linii w ciągu fortowego wału, zachowała się tylko część znaleziska, doły miały głębokość około metra, umocowane w nich były pionowe, ostre pale, pokryte chrustem dla kamuflażu. No i filmik proszę bardzo. Grycia?